I to by się lampka zapaliła. Tak, lampka mi się zapaliła, tak, nikt tego nie chce, 30 tysięcy taniej, no ciekawe gdzie to jest, okazało się, że jest na osiedlu, w którym kupiliśmy naszego pierwszego flipa, tak, Czyli już pierwsze... o, Macie już. Tak, wiedzieliśmy mniej więcej co nas czeka. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec.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 Olga jest Fliperką. kiedy, Olga, ty byłaś u mnie na szkoleniu? Od kiedy zaczęliście? Eee, rok temu, właściwie prawie równy rok temu. Eee, w grudniu. Bo, tak, w grudniu. Okay, mamy szkolenie. listopad, więc w grudniu. No, 11 miesięcy. Olga realizuje flipy razem z swoim mężem, Maciejem. Tak. Wspólnie flipujecie. I ile Wam się udało kupić mieszkań? Może nie tyle, że obrócić, co kupić? Eee, teraz będziemy kupować dziewiąte. Okej. Okay. Maciek przed chwilą mówił, że idzie e, dzisiaj rozmawiać z z panią e, dłużniczką i dziesiąte, tak? Nie możliwe, kto wie, możliwe. Okej, okay. no i cieszę się, że, że tak Wam dobrze idzie. E, byliśmy też na jednym mieszkaniu przed chwilą, także pokażemy je za chwilę. Natomiast e, powiedz mi, jaka była wasza, no Twoja historia e, Wejście w ogóle w ten biznes, w ogóle skąd mhm. pomysł e, i jak to się stało, że no, jesteś teraz po dziewięciu transakcjach? Zaczęło to się wcześniej niż rok temu, właściwie jakoś tak półtora roku temu mieliśmy oboje mieszkania na wynajem, ja miałam swoje po prostu takie, które miało być moim zabezpieczeniem na przyszłość, natomiast Maciek wziął kredyt i kupił jedno na wynajem. Byliśmy oboje na etatach, no ale wiadomo, no, akurat i ja i, i mąż no, nie bylibyśmy zadowoleni ze swoich etatów. Mhm. Etat pochłaniał mnie bardzo, tak, bo miałam pracę zmianową. Co robiłeś? Wiesz co, ja skończyłam farmację i byłam farmaceutką w aptece. Ok, jak moja siostra. Tak? tak? No, <głos> no Trudne studia, na pieniądze. Dokładnie tak. Najlepiej to ja już nie wiedziała jak to ale <głos> dokładnie tak jest niestety. Tak jest i no co tu dużo mówić, misja to nie wszystko. Mhm. E, trochę było mi szkoda na początku, ale tylko przez chwilę. Później zaczęliśmy wspólnie się zastanawiać, trochę osobno, trochę wspólnie, co można byłoby robić. Ja się zastanawiałam nad jakimś innym biznesem, myślałam, żeby otworzyć aptekę, ale jak zobaczyłam, jak to wygląda od kuchni, to... jest coraz gorzej chyba na tym rynku, co nie, nieco ciężej. Tak, a poza tym to bardzo pochłania. Mhm. To bardzo pochłania. a pracę w niedzielę, w święta i tak dalej. Dokładnie tak, niedzielę, w święta i codziennie, codziennie właściwie trzeba być w pogotowiu. Mhm. Jeżeli chodzi o nieruchomości, no to to po pierwsze te wynajmy, ale... Szło jak szło, wiadomo, to nie tak. są jakieś duże zwroty. Z wynajmu ciężko zarobić, tak? Ciężko zarobić na wynajmie, ciężko zarobić znaczy, na wynajmie. Można zarobić, ale inaczej, milionerem się nie staniesz, mm -hmm. e, żyjąc z czynszu. Dokładnie tak. Bardziej takie zabezpieczenie na przyszłość, albo taka inwestycja, jeżeli ktoś ma jakąś dobrą pracę i mu jest dobrze w tej pracy e, i chce swoje pieniądze zainwestować. to, to tak. no, Ja sam, to ja sam tak. wynajmuję mieszkanie swoje więc nie uważam, że sam wynajem jest zły, Oczywiście. ale można powiedzieć, że to nie jest droga do bogactwa. No nie, to, to nie jest droga do jakichś większych pieniędzy. Mhm. No i wtedy w międzyczasie akurat mąż zostawił etat. A co, a co Maciekowski robił yy, pracował, w korporacji? Tak? tak, w korporacji takiej finansowej. A kim, kim, kim, kim? On, nie wiem nawet dokładnie jak to się nazywa, ale on pracował w dziale product control i sprawdzał ludzi grających na giełdzie w Londynie, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam. Okay. <gry> tak, on miał taką pracę, że po prostu każdego dnia trzeba było skończyć daną rzecz. I nie było opcji, żeby wyjść na przykład. Mhm. Czyli czasami o pracę od rana do nocy. Więc niewiele się widzieliśmy w połączeniu z, z moją apteką czasami w soboty. Mhm. I był pomysł tego wynajmu. Mąż rzucił pracę. No i trafił na twoje filmiki. Trafił mhm. na twoje filmiki i mnie nimi zainteresował. Więc jeśli chodzi o to szkolenie, to byliśmy tam w sumie, ja byłam tak na ostatnią chwilę. Mhm. Zobacznie dwa dni wcześniej zadzwoniliśmy, czy jeszcze są miejsca, mhm. bo stwierdziliśmy, że jak mamy to robić razem, to lepiej żebyśmy razem, się szkolili. No i tak, tak się zaczęło. Okay. Cześć, mam na imię Olga, jesteśmy właśnie na południu Wrocławia. Stoimy przed kamienicą, w której kupiłam mieszkanie, 70 metrów na pierwszym piętrze. Zapraszam! było dokładnie w tym miejscu, także mieliśmy bardzo, bardzo kuchnię. Mieliśmy małe pokoje. tutaj też była ściana w tym miejscu. I oprócz tego były e, dwa pokoje, w tym jeden był naprawdę wielki. Ola, jak kupiłaś to mieszkanie? To mieszkanie kupiłam przypadkiem. Pokazywałam akurat mieszkanie, które mam do sprzedaży, już było wykończone, pięknie wyremontowane, wyglądał no. jak pośrednik. Jak to zaczęliśmy rozmowę, co akurat robię, czym mhm. się zajmuję i powiedział mi, że właśnie w tej chwili ma dobre mieszkanie i że z tego co wie, to właściciele są w stanie Zejść w tym momencie 30 tysięcy z ceny, uh -huh. i kiedy usłyszałam, jaka jest cena, stwierdziłam, że. Biorę, biorę. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak było, była szybka decyzja. E, dosłownie przyjechałam tutaj, tylko zobaczcie, jak to wygląda. Rok czasu stało i nikt się tym nie interesował, bo tutaj pierwotny układ nie był za dobry. I, tak, i wy się układ, i to będzie miało teraz ręce i nogi. Tak, będzie miało ręce i nogi, tu to akurat stoimy w salonie, e, który uh -huh. będzie połączony z aneksem kuchennym. Tam gdzieś będzie kanapa stała, mhm. e, tutaj będzie telewizor na tej ścianie e, i kącik jeszcze jadalni się zmieści, tutaj powinien się zmieścić stół, więc będzie to miał jak najbardziej ręce i nogi i myślę, no że jakaś, jakaś rodzina będzie tutaj na pewno zadowolona. Będzie szczęśliwa. Tak, będzie szczęśliwa. że są trzy osobne mhm. pokoje czy sypialnie, tak? okay. więc no, to nie jest takie częste w mieszkaniu. Macie Cię zainteresował, ale to on mnie wykaczył i to on się yy, tak, tym tematem... On się tym tematem bardziej zainteresował mhm. niż ja y, początkowo, bo później to już y, oboje. Razem, to już tak, razem. Tak, tak. No, no właśnie yy, wy działacie w takim tandemie yy, tak. z Maciekiem, tak? Jakby się uzupełniacie i powiedz mi jak to jest pracować z mężem w własnej firmie i robić to, <śmiech> to, robić to razem. Czy to pomaga, czy, czy, czy, czy wolelibyście to robić oddzielnie jednak? Czy, czy, jak, bo ja sobie nawet tego nie wyobrażam. Natomiast wiem, że pary sobie świetnie tak dają radę, się uzupełniają i to idzie do przodu jak rakieta. Tak, to znaczy my tutaj się bardzo dużo uzupełniamy, ponieważ Maciek lubi remonty, też się zna na tym znacznie lepiej niż ja, też lepiej się dogaduje z ekipami, oczywiście ja też mam swój wkład, natomiast on zajmuje się tym, Codziennie prawie, tak? A ja zajmuję się tą drugą stroną. Ja jestem bardziej od, bardziej od wyszukiwania, może okazji od rozmów większych z ludźmi, gdzieś spotkania z jakimiś pośrednikami, ale też właśnie oglądam mieszkania. Też wydaje mi się, że właśnie co ciekawe, ta praca w aptece trochę mi dała takiego y, większego luzu w rozmowach z ludźmi i myślę, że, że dlatego mm. ja się w tym lepiej Skoro nagrywa. pytałeś się o drażliwe sprawy, to co nie zapytasz się o długi? No dokładnie, no, no na przykład. Myślę, że rzeczywiście to mogło mi pomóc, y, ale... Bywa ciężko, jest dobrze, bo możemy ze sobą razem tak przedyskutować mhm. pewne sprawy, pewne tematy, mamy inne spojrzenia, ja bym działała już teraz, już bym kupowała wszystko, a może Maciek. nie wszystko, ale więcej. A Maciek tak ładna analizuje, tak? Maciek więcej analizuje i tutaj jakby ja go czasami namawiam na to odrobinę szaleństwa, a z kolei on mnie stopuje, czasami potrzebujemy szerszej analizy i jeszcze przemyślmy mhm. to, więc myślę, że dobrze się uzupełniamy. Super. E, tak, ale wiadomo, czasami lepiej byłoby pójść na randkę, nie rozmawiając o nieruchomościach. Niestety w takim biznesie, jeżeli pracujemy razem, to jest to mało możliwe. Ale co, lepiej to, A. niż gdybyście mieli... W ogóle nie chodzić o randki, tylko każdy Oczywiście. pracuje od rana wieczora w swojej, w, swojej, nie, w swojej firmie albo w swojej pracy tak. i nie ma czasu na nic, tak prawda. już y, ochotę, bo już człowiek zmęczony jest, tak przynajmniej spędza czas życie razem Dokładnie. i ono wam mija razem, tak? Masz rację, jest tak, rzeczywiście. Poza tym oboje wsiągnęliśmy w te nieruchomości, ja bardzo. Y, bardzo ten temat mi się podoba i z chęcią bym go ciągnęła dalej, tak? Czyli nie tylko mhm. flipy, myślę tutaj nad. Szczególnie, tak, szczególnie ja się tym teraz interesuję. Zaczęło się niewinnie od po prostu szukania czegoś dla siebie i jeszcze wtedy mieliśmy trochę inny pomysł na życie, ale ja wtedy jakby zaczęłam oglądać działki w internecie, tak? Wtedy oglądałam wszystko, co jest możliwe, domy, działki. Mnie to jakby bardziej pochłonęło, bardziej zainteresowało i myślę, że, że to też dobrze. na szkoleni deweloperskim i też kolejne kroki przedstawiać. To jest naturalna droga i rozwój flipera do tego, żeby przed deweloperkę i żeby, żeby zaczął budować. I teraz pytanie jest takie, Ty chyba moje zdanie zdasz, natomiast chcielibyście zamienić biznes typowy na deweloperski, czy robić jedno i drugie? Robić jedno i drugie. No tak myślałem. Robić jedno i drugie, tym bardziej jesteśmy we dwójkę. Jesteśmy we dwójkę i może rzeczywiście tutaj będzie nam trochę prościej, ale nawet jeżeli nie chodzi o to, że prościej, wydwójkę, ale może jedna osoba bardziej będzie pochłonięta flipami, druga deweloperką. Albo technicznie, macie, może być, te technicznie, tak. bardziej e, techniczne sprawy, a Ty masz kwestie czy tam dokumentowe, czy bardziej Dokładnie, kwestie jakieś... e, z ludźmi na dywanie. Tak, jakieś analizy takie, no innego rodzaju, powiedzmy, e, czy negocjacje, jak najbardziej. No, tak samo jak ja z Moniką też tak uzupełniamy, tak, każdy ma inne spojrzenie i ja jestem osobą taką, trochę, tak mi się wydaje, trochę jak ty, mhm. że taką mm, bardziej, która woli mniej remonty, mniej techniczne sprawy, mniej analityczne. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o decydowanie, to na przykład u nas jest tak, że to ja decyduję, to są moje pieniądze. Mhm. I ja mam rolę takiego właśnie analizatora, mimo tego, że mam charakter totalnie odwrotny. Mhm. To przyjęłam taką rolę w swoim biznesie, bo taką funkcję mam, że ja decyduję o tym, czy pieniądze wydam, czy nie wydam. Mhm. I musiałem jakby się zamienić trochę i być takim sceptycznym, takim, kto szuka ee, problemu i w pewnym sensie jest emocje. I mimo tego, że ja jestem taką osobą, która, która raczej to... napędza do działań, i szuka raczej ee, korzyści i na siłę, czasem chce zrobić biznes. Czasami trzeba się dostosować po prostu do danych okoliczności. No Mnie też ciągnęło bardziej w takie analityczne, analityczne techniczne sprawy tak wcześniej jak najbardziej, no, ale teraz jakby dostosowałam się też tak. trochę do otoczenia. Jak się nie ma, to się robi, to się To się robi, to trzeba. Dokładnie, tak. Ja wolę w prawo. Dopiero tam byłem, także już tam nie chcę jechać. Okej, okay, dobra. Ja pamiętam, więc zobaczyłem Was drugi raz po szkoleniu na zjeździe absolwentów w lutym. I pamiętam, że rozmawiałem z wami i wy mówiliście, słuchaj, zrobiliśmy po szkoleniu, zaraz po szkoleniu Flipa, jeden do jednego, tak jak ty mówiłeś, identycznie, ta sama historia, ta, te same argumenty, ten sam problem i zrobiliśmy jeden do jednego. Czy możesz powiedzieć yy, o, tystu, o tym mieszkaniu, pierwszym, eee... które kupiliście? Pierwszy, który kupiliśmy po szkoleniu, tak? Tak, tak, tak. Pierwszy, który kupiliśmy po szkoleniu, to akurat było przed licytacją. Mm -hmm. Czyli przed e... co do właścicielki, tak? Dokładnie tak. To mieszkanie miało być licytowane na licytacji komorniczej. E... no ale tak się nie stało, bo kupiliśmy je wcześniej. Okej. Okay. No, jak Wam się rozmawiało w tym, tym moim schematem e... działania, myślenia e... w kontekście przekonania tej osoby, że warto z Wami z zrobić biznes? E... No właśnie no mniej więcej tak jak jest na szkoleniu. To jest e... kwestia po prostu. Wytłumaczenia pewnych schematów, jak to wygląda. Muszę przyznać, że, że to nie trwało długo, takie przekonywanie, bo to nawet nie było przekonywanie, tylko bardziej. Rozmowa. W... Rozmowa, tak. Wytłumaczenie, co teraz się będzie działo tak, z tym mieszkaniem, z tym człowiekiem, bo on no, nie zdaje sobie sprawy. Tak naprawdę no, ludzie nie zdają sobie sprawy. Myślą, że jakoś to będzie, tak. a że może, może nikt nie kupi, może będzie mógł dalej mieszkać, więc trzeba po prostu wytłumaczyć, jak to wygląda. No i zaproponowaliśmy ceny, tak, ta osoba się zgodziła na nią, to była cena uczciwa, więc tutaj wszyscy wyszli zadowoleni. Okay. No okej, okay, a robicie to za swój kapitał, tak? Już? Tak, to znaczy pierwszy kapitał był pożyczony, mhm. był pożyczony, ale drugi drugi kapitał, no właśnie, pochodził od mojego mieszkania, które miało być moim zabezpieczeniem na przyszłość, tym, który wynajmowałam, okay. więc ja je sprzedałam. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak będzie szło, ale sprzedałam, bo stwierdziłam, że i tak w sumie wynajmuje mi się je średnio, chociaż była dobra lokalizacja, ale ja bardzo nie lubiłam tego bloku, mhm. były kiepskie rozkłady, ja tam po prostu mieszkałam na studiach. Okay. Były kiepskie rozkłady i, i je sprzedałam. No ale to był bardzo dobry pomysł, bardzo dobry. No ok, ale też, um, że chodzi o, o pieniądze, to, to, to też rozmawiałem z nami dzisiaj mm -hmm. i powiedzieliśmy ci coś takiego, co też jest moim modelem i ja też tak działałem długo, że sprzedaliście swoje mieszkanie prywatne, gdzie mieliście zamrożone e pieniądze. Bo wolicie wynająć coś, znaczy od kogoś duży majątek za niewielki czynsz, za to macie pieniądze na, na swoje inwestycje i na swoje połączenie kapitału. Dokładnie tak jest. No jeżeli w takim mieście możemy albo kupić mieszkanie za 800 tysięcy, albo wynająć je za 4000 i te 800 tysięcy przeznaczyć na coś innego. No bo ten kredyt, tak, który mielibyśmy brać na to mieszkanie za 800 tysięcy, powiedzmy. To, to, ta sama rata by kosztowała tam tak, około piątki, nie? Dokładnie, tak. A tutaj jeszcze wkład własny, zawsze jest potrzebny, no i my te pieniądze po prostu przeznaczamy na coś innego i... Lepiej je pomnożyć je po prostu. Lepiej je pomnożyć, jak najbardziej. Tutaj to jest też taka sprawa, że trudno to wytłumaczyć innym ludziom i, tak. i do tej ja pory te słyszę... Nie, nie chcesz mieć swojego, własnego... Tak, ale jak to? Przecież ja się wyprowadziłam specjalnie z wynajmowanego do swojego. Czy to ma sens? Czy nie stracicie na tym? I nadal do, do tej pory słyszę takie, mhm. takie pytania. Czy to jest dobry pomysł, czy na pewno? Ale słuchaj, nie... no... Nie trzeba do tego szukać, ja mojej żony dalej nie jestem w stanie, mimo tego, że, że was przekonuję i wszystkich po kolei są Polskie, to ja nie jestem w stanie mojej żony przekonać do tego, bo... No właśnie. Jednak, czasem trzeba mieć, znaczy jest taka potrzeba w człowieku, szczególnie w Polakach, tak. żeby mieć coś własnego, coś swojego, czego Dokładnie. nikt nie wygoni. Dokładnie, Polak lubi mieć coś własnego. Tak, ale wy swojego. macie już swoje mieszkania, swoje inwestycje, bo ile teraz macie mieszkań mniej więcej w obrocie? W obrocie w tej chwili mamy... Albo zaklepanych i... i Łącznie to będą cztery teraz na raz. To no właśnie tak. A to nie znaczy, że musimy mieć pieniądze na wszystkie, prawda? No dokładnie. To nie znaczy, że musimy mieć wszystko pieniądze tak. na wszystkie, e, jak najbardziej. Jeżeli o to chodzi, to, to nie jest tak, że trzeba mieć po prostu tą pulę ogromną pieniędzy. No i za ile? Za trzysta. Trzysta tysięcy. Więc Trzeba... dobra cena, podobnie bardzo dobra. I jest szansa, że się sprzedawa około 500. No jest taka szansa. To nie jest tak, że przypadki mi znalazłaś, bo gdybyś nie miała tam mieszkania, nie byłabyś na tak, rynku tak, flipowym, tak. to w, przypad, w przypadku byś nie kupiła tego. No dokładnie, nie wiedziałabym, że nawet takie mieszkanie istnieje. Tak. Yy, bo ono było gdzieś na stronie agencji... Nie Zakopane, już, zakupane, tak. Dalej. tak od, a od, a od, ja bym powiedział się... coś innego, że jak, jakbyś nie powiedziała Flipperowi, robi, co robisz, tylko byś tam ściemiała, że kupujesz tam yy, nie, nie na handel, to by ci pewnie tego nie, też nie podsunął. Yy, to bym pośrednik, pośrednikowi. No, no pośrednikowi tak, tak, tak. Myślę, że nie mi tego, bo to zależało mi na tym, że dostuje wszystko. Na czyli otwartość ciebie, zagrała tak. i, i czy, tak. jasne karty. Albo byście stracili wszystkie pieniądze, czyli nazwijmy to. Przegralibyście na giełdzie jednego dnia, tak, albo na, e, w kasynie, mhm. ale bylibyście, nie wiem, ciepło garnuszek u rodziców zagwarantowane, ale nie pieniądze. Mhm. To wiedzielibyście, jak robić dalej flipy bez pieniędzy? Oczywiście. A co byś zrobiła w pierwszy krok? Jakby. Zaczęłabym szukać nieruchomości jako pierwszy krok. To mhm. bym pierwszy krok szukać nieruchomości, czyli to, co robię do tej pory, tylko zamiast. Yy... Jakby ją kupować za to, co mam, to po prostu poszukałabym tego kapitału, myślę, żeby się znalazł. Czyli inwestora, który inwestora. by to kupił z tobą, tak. albo pożyczył pieniądze, albo kupił, Dokładnie. albo ją byś to sprzedała? Dokładnie, tym bardziej, że nawet teraz yy, miałam już takie głosy od znajomych, że mają pieniądze i mhm. jakby mają swoje sprawy, swoje biznesy, taty. Yy, I było pytanie, już padło, czy nie chcemy pożyczyć większej sumy pieniędzy mhm. i po prostu na procent wiemy co z tym robić. No jasne. Okay. No, i, no i właśnie Wiadomo, że jak ktoś nie zrobił pierwszego flipa, to, to też nie będzie o takich znajomych wielu, prawda, którzy mm -hmm. wpychają pieniądze. No dokładnie. Ale zawsze znajdzie się ktoś, kto. jak sprzedaż, kupisz coś bardzo tanio, to on to odkupi od ciebie też tanio, ale trochę drożej. Bo dalej będzie tanio. Dobry pomysł zawsze się sprzeda. Tak. Ja tak uważam. Dobry pomysł, dobra nieruchomość, zawsze się sprzeda, zawsze znajdzie swojego inwestora. No, dokładnie. No to cieszę się, że. że w sensie nie chcę ci tych twoich pieniędzy zabierać, ale, ale jakby to jest najważniejsze, że jakby największy kapitał, który mamy to jest w naszej wiedza. głowie wiedza i doświadczenie, tak, które, które nabyliśmy, bo ja też myślę, żebym był w stanie robić pieniądze bez, bez nich. No dokładnie, tym bardziej, że ile już było w historii tak? bankructw, ogromnych bankructw i nadal ci ludzie są tak. miliarderami, więc jak najbardziej się da. No, ja jeszcze nie zbankrutowałem, nie rozumiem. Na, na, razie, na razie się trzymam, tak? na na nie, nie robię żadnych ryzykownych ruchów tak naprawdę, żeby, żeby być blisko albo na zasadzie nie gonię tak za pieniędzmi, żebym ryzykował to, co już zbudowałem do tej pory. Mhm. Bo, bo, bo nie potrzebuję widzieć więcej już tak jakby, żeby... Nie wiem, pytałem mnie niektórzy, czy chcę w wieżowce budować. W wieżowce jakiś, drapacze chmur i pomniki sobie stawiać nie, nie, nie potrzebuję tego, tak. Mam wszystko do szczęścia, co mi potrzeba. Więcej... Nie, już przyrost pieniędzy nie, nie, nie daje więcej szczęścia. Po Dokładnie. Po ja nawet widziałam taki artykuł, że no. chyba 180 tysięcy, yy, 160 tysięcy w Polsce yy, na osobę no. to jest granica bogactwa, po, poza którą już nie jesteśmy, rocznie, nie mm. jesteśmy bardziej szczęśliwi. Taki, mm. Taka działawostka. Czyli tak naprawdę to wychodziło jakieś 15 tysięcy miesięcznie, tak? Dokładnie tak. Mm -hmm. więc, więc jeżeli więc tyle zarabiasz, tak na pewno więcej Także tam y, kilkakrotnie, więc myślę, że na pewno jesteś zadowolony. Tak? <śścoughs> Szczęśliwy. I, tak, znaczy, no w sensie takim. Tak, no, tak ma, materialnym. Materialnym to. to... Chociaż no, są miasta, gdzie te 15 tysięcy też nie, nie robi wrażenia. No. To no, zainteres... pewnie. Powiedz mi też o tym mieszkaniu, które właśnie widzieliśmy przez chwilę. E, mhm. Jakie e, znale znaleźliście? E, jakby, Jaki był ten problem? Mhm. Znaliśmy je poprzez pośrednika, który akurat oglądał inne nasze mieszkanie, już na sprzedaż gotowe. Mhm. I tak nawiązała się rozmowa, w której ten pośrednik mnie pytał po prostu, czy się tym zajmujemy, bo widział, że mieszkanie jest tak pięknie odremontowane, jest ładnie tam urządzone powiedzmy i zapytał mnie właśnie, dlaczego sprzedaje. to powiedziałam, że tym się zajmuję na co dzień, to jest moja praca. I tak powiedział mi, że w tym momencie mają mieszkanie właśnie inwestycyjne, tylko trzeba się oczywiście zdecydować w miarę szybko. To mieszkanie mają już od jakiegoś czasu, ale w tym momencie jakby już... Właściciele chcą bardzo sprzedać i ceny obniżają o 30 tysięcy sami z siebie. I to by się lampka zapaliła. Tak, jeszcze. lampka mi się zapaliła, tak, nikt tego nie chce, 30 tysięcy taniej, no ciekawe gdzie to jest. Okazało się, że jest na osiedlu, w którym kupiliśmy naszego pierwszego flipa. Tak, pierwsze. o, macie obcykane już. Tak, wiedzieliśmy mniej więcej co nas czeka, nie są to łatwe budynki. I tutaj problemem była głównie, był głównie układ, bardzo wąska łazienka, wąska kuchnia. I tak w sumie jeden duży pokój, ale nie połączony z kuchnią, tak trochę bez sensu i jeszcze jeden. No i my to po prostu przerobiliśmy, tak? Zrobiliśmy. Cztery pokoje. E, cztery pokoje w tym jeden jest e, salonem, tak? Czyli Ale spokojnie mogłyby być cztery pokoje tak. i, i jeszcze kuchnia oddzielna. Tak, e, 70 metrów, więc tak wszystko się fajnie zmieściło. Jak tylko zobaczyliśmy, że to jest to osiedle, to wiedzieliśmy, że, że, że, tak. że. Będzie dobrze. A nie baliście no? że to mieszkanie jest duże, bo ja uważam, że ono jest duże, może być trochę gorzej płynne. Tak. Przez to. Ale, to ale jest piętro niskie, tak? Jest I... niskie piętro, jest duże, rzeczywiście normalnie byśmy nie spojrzeli na to mieszkanie, ale przez to, że my wiemy, że ta okolica jest naprawdę przyjemna dla rodzin z dziećmi. Mm -hmm. Więc 70 metrów dla rodzin z dziećmi, myślę, że idealnie. Tak, tak, Więc tutaj tego się nie baliśmy. Też cena jakby po remoncie będzie atrakcyjna, Aha. przynajmniej no, ja taką zakładam, mm -hmm. że będzie atrakcyjna dla nabywcy, więc... A ja to będzie atrakcyjna cena? na no 500 plus. 500 plus, tak. No mniej więcej powiedzmy. Ok, okolice tak. 500 tysięcy. Tak, dla, za 70 metrów z dużą piwnicą, myślę, że jak najbardziej. Spokojne okolicy, jest i wszystko. piwnica jest. to jest jeszcze takie drogie mieszkanie, tak naprawdę tak, z oknami. Tak, tak. E, z, wejście, wejście z parteru, więc... Ja bym się pokusił tak naprawdę, żeby tutaj sprzedać wizję jeszcze komuś, że ktoś tam jeszcze będzie trzymał ludzi. Jakąś pracownię można sobie urządzić, tak, tak. jakieś takie biuro. Są, tam są tynki w tej piwnicy, czy jest tak surowo? Industrialnie, industrialne Industri biuro, tak? Tak, industrialnie jest tak. Okej, okej. Ale z zewnątrz budynek jest ocieplony. Więc... Okay. Powiedz mi, jak przebiega remont tego mieszkania? Mieliście problemy, jakie tam były wyzwania? Wyzwania były duże, począwszy od, no, od tego układu, mm. tak, od tej wąskiej łazienki, po jeszcze jedną rzecz. W trakcie mieliśmy taki problem, że po prostu ekipa miała wypadek samochodowy. A i gość, czy to gość, gość z ekipy, ten główny dowodzący, czyli mm. najważniejszy człowiek, mm. miał wypadek samochodowy i to sprawiło, że po prostu no opóźniła się nam robota, tak? Mhm. Później jeszcze pan miał przez to, że ten pan nie pracował, to też mu zwolniło się część pracowników. Okay, więc idzie. następny problem. E, a też nie chcieliśmy... A Co to, to ratowało? E, w zasadzie po prostu stwierdziliśmy, że ok, poczekamy chwilę. Poczekamy mhm. chwilę, tym bardziej, że człowiek wydawał się powiedzmy.. No... Wydawał uczciwy, się godny, uczciwy, tak. No bo jeżeli coś jest losowego tak naprawdę, tak. No to, to można na zasadzie, dobra, no to przełknąć Okej, okay, poczekamy, dokładnie. Ceny, jak losowe, na zasadzie, ktoś mi się zwolnił, więc mam, mam problem, tak? tak. To, to, to już nie jest twój problem, bo zatrudniałeś firmę. Dokładnie. Ale Maciej też mi mówił, że umowa was uratowała, że mieliście umowę Tak, i... mieliśmy umowę, dokładnie. I ona nas też tak jakby trochę uratowała, z tego względu, że po prostu ten człowiek, no... Nie było tak, że on już nie, nie wrócił, no czuł się zobowiązany oczywiście, tak? Jakąś tam karą. No a poza tym no, samą mową też e, czuł się związany, więc on dokończy, kończy ten remont, już niedługo się kończy. E, no a poza tym e, ciężki remont w kamienicy, tak byle której ekipie, nie bardzo. No tak. Nie bardzo. E, sąsiedzi się denerwują, bo remont się przedłuża, spółdzielnia się denerwuje, także jest trochę problemów. O, nikt was tam nie będzie wspierał, <śmiech> on to trzeba się z tym liczyć po prostu. No dokładnie, biznesie. ja też mówię, że to jest jakby część naszej pracy. A Nie. gdzie, gdzie, gdzie się by widzicie za, za parę lat, gdzie chcielibyście być jako partnerstwo takie biznesowe. Jako partnerstwo biznesowe. Nie pytam biznesowe. O, o inne sprawy. Może inaczej, mój mąż jest jakby jednocześnie moim wspólnikiem, więc po prostu analizując ja i mój wspólnik, gdzie będziemy? Tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak. Gdzie będziemy? Mam nadzieję, że będziemy realizować już kolejną inwestycję deweloperską. Niedużą, tak, niedużą inwestycję deweloperską. Mam nadzieję, że będziemy ją yy, albo zaczynać chociaż kolejną, albo już kończyć. Uh -huh. Także jak najbardziej. I o czym myślicie? O jakim typie zabudowy? O, myślimy o zabudowie szeregowej. Uh -huh. Myślimy o zabudowie szeregowej. Yy, I teraz trwają poszukiwania yy, dobrego gruntu, tak dobrego gruntu, dobrej działki. Yy, jak najbardziej, kiedy to nam tylko się zepnie, to będziemy działać. Okay. Więc jesteśmy na to już mentalnie przygotowani. I, e, i merytorycznie proszę, też. Merytorycznie, tak. Już zaczęliśmy od hmm. twoich szkoleń, ale jeszcze też no, chcę jeszcze, wiadomo, na własną rękę coś tam Poszparać, mm -hmm. im więcej wiedzy, tym lepiej, ale już ten wstęp mamy dość dobry, solidny. Teraz słuchamy. trzeba działać, bo jak teraz nie zaczniecie to później będzie ciężko. Ja wiem, coraz, no. coraz trudniej. To, wiesz, no tak, ja bym nie był zwolennikiem tego, żeby mówić, że jeszcze potrzebuję, potrzebuję, bo mm -hmm. nigdy nie miałem wystarczająco dużo wiedzy, żeby wystartować. Tak, ale dlatego właśnie szukam już. już są Szukaj pos... działki. Są poszukiwania działki, więc nie tylko po prostu siedzę w domu i myślę, dobra, jeszcze muszę uwiedzieć to, to. Nie, nie, nie, raczej szukam działki. Olga, dzięki w takim razie, że za, że za swój czas poświęca, także trzymaj się i powodzenia. Dzięki. Dali w biznesie. Piąteczka taka męska. <laughs>